Wieża ciśnień w Białej Prudnickiej 3 maja 2012 rok. Poprzednio byłem tutaj bez statywu, teraz już jestem ze statywem, także wieża nie będzie aż tak drżała.